Nie widzę nikogo, doch chyba doch sam. Mam dość, doch doch doch doch doch Mam dość doch doch doch się doch doch doch doch ja doch doch doch doch doch Chyba znowu się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 Widzę nikogo, już chyba jestem Mam dość, chyba musisz wiesz Mam dość, stary pali się kolejny bądź Jeżeli będę chciał, to